Cześć, mam na imię Sara i wyobrażam sobie, że jesteś zainteresowany znalezieniem zabiegu, który poprawi twoje zmarszczki. Dlatego zanim kupisz ten produkt, zostań do końca filmu, gdzie powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o Koleskim. Mam też kilka bardzo ważnych ostrzeżeń, więc zwróćcie baczną uwagę na to, co mam wam do powiedzenia, żebyście nie zmarnowali pieniędzy i nie narazili swojego zdrowia. Czym więc jest Koleskim? Koleskim to produkt przeciwstarzeniowy stworzony dla osób, które spotkały się z frustracją i niepowodzeniem w próbach redukcji zmarszczek. To zupełnie normalne, że po kilku latach skóra staje się obwisła, więc wiedz, że to nie twoja wina. Nawet jeśli podejmujesz wszystkie niezbędne środki ostrożności w zakresie słońca i makijażu, dbanie o skórę nadal może być dużym kłopotem. Jeśli więc nie udało ci się doprowadzić swojej skóry do takiego stanu, jaki byś chciała, a chcesz ją poprawić bez zastrzyków, operacji i drogich zabiegów, powinnaś rozważyć użycie kremu. W tym przypadku Koleskin jest najlepszym rozwiązaniem. Koleskin składa się z klinicznie sprawdzonych składników, które są niezbędne do odbudowy struktury skóry i wspomagają zdrowe starzenie. Zmarszczki ulegną zauważalnej poprawie, skóra będzie znacznie bardziej jędrna i napięta, a kontury twarzy ostrzejsze. Już po kilku tygodniach stosowania ludzie zauważą, jak bardzo zdrowo wygląda i czuje się ich twarz. Koleskin otrzymał dobre recenzje od lekarzy na całym świecie, potwierdzając po raz kolejny jego wysoką jakość i skuteczność. Lek jest naturalny i dobrej jakości, nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Klienci są zadowoleni z koleskim, a wielu z nich używa go od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o stosowanie koleskim, to należy zaznaczyć, że dobry i długotrwały efekt wymaga regularnego i prawidłowego stosowania. Firma zaleca, aby użytkownicy stosowali krem codziennie. Ale spójrz! Jeśli zamierzasz kupić Koleskin, ważnym zastrzeżeniem, które powinieneś wiedzieć, jest to, że powinieneś być ostrożny ze stroną internetową, na której zamierzasz go kupić, ponieważ Koleskin jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. Ten produkt nie jest sprzedawany na Amazon ani w aptekach. Krem ten cieszy się dużym powodzeniem, więc z tego powodu w wielu sklepach wiele osób sprzedaje jego podróbki.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 Koleskin jest teraz w promocyjnej cenie 50% taniej, ale spiesz się. Tysiące osób na całym świecie odkrywa niesamowite działanie Koleskin i zamawia nawet 6 lub więcej jednostek jednocześnie. Aby utrzymać jakość produktu, każdego roku produkuje się tylko 1500 sztuk. Oznacza to, że popyt może szybko przewyższyć podaż. Dlatego trzeba będzie działać szybko, aby kupić go przed wyczerpaniem zapasów. To jest to. Chciałem nagrać ten film, po pierwsze, aby powiedzieć, że należy uważać na stronę internetową, na której zamierzasz kupić koleskin, a także, jeśli kupisz produkt, wykonaj dokładny zabieg i potraktuj go poważnie. Pamiętaj, że problemy skórne przy braku odpowiedniego leczenia mogą spowodować poważne powikłania dla całego organizmu. Aby uniknąć nieodwracalnych skutków w przyszłości, rozpocznij leczenie jak najszybciej. Naprawdę mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł i mam też nadzieję, że koleskin naprawdę bardzo Wam pomoże w poprawie zdrowia. Bardzo dziękuję za uwagę.